Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i widzów na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Karty Tarota pokażą nam dzisiejszy aktualny problem, który jest ważny i co wydarzy się wkrótce, czyli jak rozwiąże się niebawem wkrótce ten problem. Kochani, wróżba jest cała nie ma żadnych grup więc obejrzyjcie od początku do końca i moi kochani zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału bądźcie tutaj z nami zapraszam Was również do lajkowania z ciuczkiem w górę do komentowania czy ta wróżba z Wami rezonuje lub jakie tematy byście chcieli bym nagrała oczywiście wróżby kolektywne i moi kochani Zapraszam Was, bądźcie aktywni. Jeśli chcecie wróżbę indywidualną, osobistą, napiszcie mi na mojego e-maila. E-mail oczywiście jest wyświetlany na moim kanale, w filmikach, pod, filmika, pod filmikami i y, w, również w komentarzach. Wszędzie znajdziecie moje, y, moje y, po prostu tutaj... Y, publikowania mojego adresu e-mailowego, kochani, więc szukajcie adresu i piszcie mi, ja Wam wyślę oczywiście warunki takich wróżb. Moi kochani, więc skupmy się teraz na problemie, jaki jest ważny i ja już tutaj sobie karty powyciągam, zaraz Wam to wszystko przetłumaczę, tak? z kart, żebyście to kochani zrozumieli o co chodzi już w przełożeniu kart Tarota mamy gwiazdę, czyli nadzieję też rozwiązanie jakichś problemów też jakieś, jakieś dobre, pomyślne sprawy które się dobrze rozwiną, no przede wszystkim nadzieję na lepsze i nadzieje na to, by te sprawy wszystkie, które są teraz ważne że dobrze się one potoczą, więc w przełożeniu kart Tarota mamy gwiazdy, pokażę Wam króciutko, tak? Gwiazda oczywiście jest to dobry zwiastun, bardzo pozytywna karta, więc już mamy tutaj pozytywny aspekt w przełożeniu, czyli jakby w, w podłożu tej wróżby. i zaraz zobaczymy sobie detale. Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie karty. Co wydarzy się wkrótce? Pokażcie nam karty. Co wydarzy się wkrótce? Dobrze, zaczynamy, kochani. Więc. Problem, który jest teraz 10 monet, By no, być może sprawy finansowe, sprawy zawodowe, sprawy stabilizacji egzystencji, być może nowa praca, nowe perspektywy zawodowe, zmiana pracy, być może jakiś problem z pieniędzmi, gdzie nie wiecie co zrobić, jak zapłacić, być może przypływ nowych pieniążków, gotówki, 10 monet. Jeśli chodzi o sprawy miłosne sprawy stabilizacji związku związek, który miałby być stabilny jest to teraz jakaś jakiś problem, na którym myślicie zobaczymy kartę Lenormanda tak, stoicie na rozdrożu jakaś jest tutaj frustracja być może problemy izolacja gdzie musicie się coś namyśleć tęsknota być może i myślicie tutaj wieczorami nocą yy, o czymś, co jest dla Was bardzo ważne lub o kimś, kto jest dla Was ważny, ważne, istotne sprawy, które się jakieś mają rozstrzygnąć, czy sprawy zawodowe, czy finansowe, czy emocjonalne. Możemy to na różne aspekty przetłumaczyć, w zależności o jakie sprawy oczywiście każdy z Was pyta, a tutaj widzów i problemów jest co nie miara, tak? Więc na pewno jest tutaj coś do rozpatrzenia, do przemyślenia, jakieś frustracje, jakieś troski, Jakieś problemy czy kłótnie, sprzeczki, tak? dylematy, yy, i jest tutaj izolacja, gdzie musicie się nad tym zastanowić, troszeczkę w spokoju, i tutaj tęsknota za czymś, tak, lub jakiś niepokój w nocy i yy, wieczorami, gdzie was coś właśnie tra trapi, tak. No, ale jest to na pewno coś ważnego, o czym musicie rozstrzygnąć podjąć jakieś ważne decyzje. I zobaczymy, jak to się wkrótce, wyja wkrótce wyjaśni, pokieruje. Więc tutaj dziesięć kielichów, wow, sprawy emocji, miłosne sprawy, sprawy yy, jakichś tutaj romantycznych być może, spraw dylematów. Tak, dziesięć kielichów oczywiście mówią o emocjach. Więc zobaczmy, o, tutaj podróż lub jakieś wiadomości, które szybko się wydarzą, jakaś jakiś fałsz, nie wiem, zdrada być może te postępowanie jakieś na dwa fronty, ktoś się maskuje nie pokazuje właściwej twarzy pomosty, czyli jakieś spotkanie i tutaj na dwoje babka wróżyła czy coś z tego wyjdzie tak lub jeszcze dwa, na dwa fronty działanie tutaj spotkanie na randkę na sympatyczny czas, na rozmowę zaproszenie Zaproszenie na randkę, na uroczystość, na jakieś ładne, tutaj romantyczne spotkanie, może być, tak, ponieważ mamy 10 kielichów. No ale nie ukrywam, że są dwie karty tutaj, pomimo tych spotkań szybkiej wymiany wiadomości: dwie karty, które mówią o jakimś fałsz jakimś działaniu na dwa fronty, o jakimś zagrywaniu, tak, jakieś udawanie, niepokazywanie właściwych emocji, właściwej twarzy. Na tym punkcie mogą być to jakieś dylematy, frustracje, sprzeczki, więc to należałoby tutaj na pewno rozwiązać, ale jest szybka wymiana wiadomości, jest spotkanie, zaproszenie, więc na pewno y, lub są pomosty, tak, które mają doprowadzić do jakiegoś spotkania, jakiejś rozmowy, jakiejś intensywnej komunikacji, więc tutaj należałoby rozwiązać ten problem y, w najbliższym czasie, tych masek i tych dwóch kostek Rubika, czyli jakiegoś fałszu, jakiegoś udawania, zagrywania. Miejcie to na uwadze, kochani, zastanówcie się, napiszcie mi, czy zgadza się ta wróżba, czy rezonuje z Wami, a ja pozdrawiam Was i do usłyszenia, kochani, już wkrótce. Zapraszam oczywiście do komentowania, do subskrybowania i do yy, yy, lajkowania oraz na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.